No przecież widzisz, że wjeżdżasz pod górkę No musisz dać do przodu no. Witam wszystkich serdecznie W kolejnym odcinku z Turcji Odcinku, który zrobiłam z wielkimi wątpliwościami, dlatego że pokazuję jak to jest właśnie w tej naszej podróży, taki normalny i zwyczajny, a może właśnie niezwyczajny zarazem. Bardzo ciekawa jestem, czy Wam się spodoba. Powiem tylko, że zaczynamy od dnia, w którym przekroczyliśmy granicę z Iranem. A dodam jeszcze, że zajęło to 20 godzin, na granicy spędziliśmy 20 godzin, więc byliśmy skonani, zmęczeni, wjeżdżamy do Turcji. W każdym nowym kraju zwiedzanie zawsze zaczynamy od zakupu karty SIM. Potrzebny nam jest internet do wszystkiego, tak więc a, to jest jedna no, najważniejsza rzecz, którą zawsze musimy kupić. I też właśnie przekraczając granice zwracamy uwagę jaki to jest dzień tygodnia i tak dalej, więc wczoraj była niedziela, a dzisiaj jest poniedziałek i właśnie wiedzieliśmy, że jak przekroczymy, to dzisiaj spokojnie będziemy mogli sobie karty kupić. Dobra Co to, mm -hmm. so to paki. O, Turksel. Jest tam na stronie. Czekaj, 30. Tam coś tam, 250 SLS, 80 Turkish Lira. Poczekaj, bo tam pisze 30 GB 91 terki Lira. Widzisz na tym plakacie? Nie, ale to mi się wydaje, że musisz wejść i się zapytać po prostu, bo... 30 GB. No to dawaj, You can ty... go round Kenya. No. A na ile? Na 30, miesię... na 30 dni nie wiesz nawet? No to na pewno będzie dłużej, czekać. No to jest mój telefon. Ok, paszport. To może od razu dwie kupimy. Nie. A w czasie jak tutaj do Was gadam, to tam chłopaczki e, spisywali naszą nazwę i tam szukają nas online bo my mamy takie magnesy tak z nazwą i wiecie na przykład w Iranie dostaliśmy bardzo dużo wiadomości od ludzi albo zdjęć nawet jak my gdzieś coś zwiedzaliśmy, czy byliśmy na mieście na zakupy, to ktoś e, wiecie, no zobaczył auto porobili sobie zdjęcie i wysyłali nam i na Instagram z pozdrowieniami tak więc to jest bardzo miłe, bardzo miłe No worries. Hello. Hello. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes. So what? Hello, what's how are you? Hi, He's from He's I'm from, from Iran. I'm from Iran. Oh really? Yes, yeah, yes. And you live in Turkey now? Yes, yes. For yeah. traveling. Yes. yes. Okay. I was just saying that if I was Iranian, <laughs> I would come to live in Turkey. Uh, I'm from Iran, just for t traveling this uh, uh -huh. Turkey. Oh. oh, you just travel and yes. go back? and go back, yes. Okay. So you don't want to live in Iran? No. No, no. In Turkey? <laughs> Turkey. zakup karty SIM w Turcji jest super łatwy, tam w każdym miasteczku są, tutaj jest takie nieduże miasteczko na jednej ulicy dosłownie są trzy firmy telekomunikacyjne i oczywiście sprawdziliśmy, wybraliśmy najlepszą opcję 30 giga za 25 zł to jest bardzo dobry bardzo dobra oferta tak więc bierzemy i super fajnie, cieszymy się, że pod tym względem, chociaż już będziemy po prostu uwolnieni i mieli dobry taki internet na europejskim poziomie, bo naprawdę w Iranie to po prostu była taka masakra i już tak byliśmy zmęczeni tym brakiem internetu, wiecie? Ja to nawet byłam, nawet zaskoczona, bo ja jakoś nie, nie uważam, że jestem uzależniona od internetu, ale... No on się przydaje, po prostu, no wiecie, tak jak my podróżujemy, trzeba sprawdzać różne informacje, czy coś nawet załatwić, prawda, bo też jakieś mamy tam swoje życie eee, i coś trzeba jakiś przelew zrobić i różne rzeczy. Tam wszystko był problem, nie? Eee, bardzo mały zasięg, słaby zasięg w wielu miejscach. Jak ten internet jest, to on też muli, musisz używać VPN, to dodatkowo spowalnia system, tak, więc dużo, dużo problemów i my już żeśmy jakby odzwyczailiśmy się od tego. To ja 20 lat temu to ja czekałam na to, żeby maila wysłać, wiesz tam, mieli, mieli, mieli i żeby tam odebrać na przykład, nie, tu latasz po pokojach i szukasz, gdzie jakiś tam zasięg, to wiecie, no to dla nas już takie przedpotopowe czasy są teraz już ym, no, no, do, do, do dobrego człowiek się szybko przyzwyczaja, prawda? to tam jest lepsza droga. Chodzi no. o oh. to, oh. że trzeba w nowo ryb. No przecież widzisz, że wjeżdżasz pod górkę No musisz dać do przodu, no Polonia, Polonia. No, Ciepło Tak, ciepło jest No, strasznie jest ciepło Ale, jest. No. ale się zawiesił, o oh matko No niego doplakowało No i tak się zabujał mały włos o mały włos by się to tylko chwilę poczęła żeby się no. przewrócił co no Prawa ale wili, fi... że jadę w górę go się ale ja docia... myślę po co ty jedziesz tam w górę no, bo, Kurwa nie po co tylko się mówi stój przecież sam się tam nie nawrócisz bo skoń, ale ty zawsze po musisz no myślałam że tam ci zawrócę bo kurwa do tyłu to to my się nic nie stanie no, kurwa tak zajebany bo do mnie wiele trzeba no dobra, mi radę puste się wywracają no piękna droga, no i ludzie do Gruzji jadą żeby takimi się tam wertepami, proszę bardzo w Turcji pełno tego jest że już mi się odechciało, po prostu, bo poszłam za tą górką, jest następna górka, a za górką górka, i niewiele widać, tam jest jakiś taki duży strumień i tak się rozpływa po polu, ale to, to nijak to nie wygląda jak te trawertyny, a więc nie wiem, Pojedziemy tam z powrotem do tej wioski, ale ja nie wiem, czy to w ogóle znajdziemy i w ogóle już mi się nie chce. Chłopaki nam powiedzą? Mam na <głos> I pan Super Pan mówi, że trzeba jechać tam Ale nie wiemy no, to kiepsko wygląda ta droga tam Ale co mamy do wyboru Tak więc trzeba jechać Nie? Okej, okay. merci okay. No Aha uh -huh. doesn't look like a road at all But This man, he is showing like we should go this way And This is not the best season, I think, because it's very wet now No i gdzie jest dalej ta droga? Wychodź kurwa Przygoda kolejna. jak więc, nie wiem. A tu pokrążyliśmy po tych różnych dróżkach i tam jakby tu pokazuje na mapie, że to jest tu. A tu, jak widzicie, no o tyle widać. Niewiele widać. Więc ja tu się wdrapuję na górę, żeby zobaczyć, co tam jest. Nawet za bardzo, ja nie widzę żadnych ścieżek. Ja nie wiem. Tu jakiś strumyk płynie, ale taki, wiecie, taki nie bardzo. Jakby były zawody w sapaniu, to ja na pewno bym wygrała po prostu. Jestem mega sapacz. Mi tam dużo nie trzeba, byle ma górka i zaraz się zasapię. No, zgadnijcie, co? Nie, to nie jest to miejsce, bo czym dalej idę do góry, tym bardziej oddalam się od miejsca na mapie. To czy to jest właściwe miejsce na mapie, to nie wiadomo, bo już parę razy z takimi atrakcjami to wiem, że nie zawsze są one tak dokładnie. Takie nietypowo turystyczne miejsce. Tutaj jest jakiś strumyk, ale to raczej w stylu smródki, bo po prostu z śmieci Ah, no nic, ja muszę iść tam na dół. Tam, tam, tam, tam. No. Yeah, we are looking for travertine. Tu I tam. Tak? Ok, autem nie. mnie. Okay, walk. Yes. So it's over there and there. Yes. Yes. Oh, thank you so much. Hey, gościu mi powiedział, że to faktycznie jest tu. Na że tam, tam trzeba iść hmm? kawałek i na dół. To blisko jest, ale samochodem tam nie wiedział, oczywiście, hmm. więc trzeba iść. I teraz pytanie, czy my chcemy być, popatrz na mnie, nie tego, no. teraz, czy tu chcemy, no, tu czy tutaj zostać czy... na noc, no to choć przyjdziemy no, tam, tam na spacer, ale tam... fajny piesio, ale ten to jakiś spokojny taki, no, tam i dzień i dobry, jadziemy. dzień dobry, tak więc, Cii. a ty najgrze... najgłośniejsza, no, najgłośniejsza, o. że tą drogę, którą nam ten pierwszy pasterz pokazywał tam przez trawę, to pewno trzeba było zaparkować i po prostu iść prosto tą trawą i pewnie byśmy tutaj właśnie wyszli. Um, ale niedźwiedź lubi zawsze podjechać, wszędzie jakby mógł wjechać do supermarketu, po prostu to by wjechał. On bardzo nie lubi chodzić i um, ja to tam lubię chodzić. No. Tak więc nie wiem, co teraz zrobimy, bo a już... Um, Zaraz się dzień skończy i trzeba po prostu gdzieś znaleźć miejsce do nocowania. Może po prostu jutro rano tutaj podejdziemy. Tak więc tam w dole, w dole o tam są takie malutkie mini pamukale. Bardzo fajnie to wygląda. Nie ma dużo wody niestety. Widać, że te tarasy było tej wody więcej, a tam dalej jest taki strumień dość mocny, no ale tam na pewno jest zimna i taka normalna woda. to po Dobry? No. Przyszedłeś na śniadanie? No. no. My mamy całą gromadkę niedźwiadków. No. no. Ale nie wiemy, czy jest bardziej zainteresowany no. jedzeniem. Czy naszą małą no. bellą. O! No. Tak. Podoba ci się dziewczyna? Nowa dziewczyna na podwórku. Tak. A Ty to byś chciał tylko jeść po prostu A ten to jest zainteresowanie naszą dziewczyną A tam jest jeszcze jeden młody Taki biedaczek Na drugi dzień rano pogoda jest no taka jak widać I ja muszę iść tam tam tam ale uwaga bo tu a, Tam a, i pewnie będą mi towarzyszyć te wszystkie pieski i muszę trzymać belę na smyczy, bo po prostu trochę za bardzo jest szał. Ten gościu się w niej zakochał. O, ten. Dzień dobry. Jest zupełnie w niej zakochany. No ale to, kurczę, nie ten rozmiar. <ścoughs> tak więc, ma, dzieje się. Idę. Idę, idę. Niedźwiedź postanowił zostać, bo mu się nie chce po prostu. A ta robi siku. O, jakie. Przeganiają ją. Najpierw to jej się bały i ta też zrobi siku. Mm. Jakżeśmy szły, to wszystkie uciekały, a teraz wszystkie podchodzą i się patrzą. Najbardziej się przyglądają Beli, bo one nie widziały takiego małego psa. I nie wiedzą co to jest. A czy to jest? Fenik. Fajnie... Łukają kopytkami, żeby ją przestraszyć. No to już odeszłam kawałek, bo my jesteśmy tam na dole. Trasa jest bardzo łatwa, ale oczywiście ja już dostałam sapawki. Jak to ja. Tutaj są piękne krokusy, Takie krokusowate, nie dokładnie, takie jak my je znamy, ale fajnie to wygląda, tylko oczywiście nic nie widać, bo no, taka widoczność jest jak jest. Ale jak ktoś lubi spacerować, to fantastyczne miejsce. Tak sobie myślę, że jak się tutaj zazieleni, to musi być tutaj super, normalnie taki malutki raj. No teraz jest tak, no, no smutno troszkę, te wszystkie drzewa. Tam już są pączki na drzewach ale no jeszcze to troszeczkę my jesteśmy na wysokości 2000 metrów stąd też takie opóźnienie, bo jak żeśmy jechali po drodze to już drzewa pięknie kwitną a tutaj jeszcze nie o tutaj można zobaczyć jak fajnie ludzie zrobili i ja już widziałam tam wcześniej, ale jakoś nie było ładnie pokazać, a tutaj widać dobrze, że ludzie zrobili te takie rowy i kierują gdzie woda ma iść. Jeden jest tutaj pusty, on idzie tam na lewo, a na prawo idzie drugi rów, którym akurat dzisiaj płynie woda. A tak to ona po prostu w innych miejscach, gdzie te rowy nie są porobione, to ona po prostu spływa sobie tak po górze, ten śnieg, który się tam teraz rozstawia w taki niekontrolowany sposób, a tak to oni kontrolują i wykorzystują tą wodę. Dziwna ta pogoda, bo niby nie ma słońca, ale jak ściągnę okulary, to muszę mrużyć oczy. Tak więc mam okulary. Fajny spacer. Tu jest mały strumieczek, napiłam się wody, a tam jest wielki strumień. Wow, fajny. Teraz już jestem super blisko i tam powinno być widać i słychać, wodospad, który też fajnie wygląda. I wyglądałby jeszcze lepiej, jakby była ładniejsza pogoda, jakby były te drzewa zielone, tak więc nie wiem, cholera, chyba że kiedyś jak będę w tej okolicy o innej porze roku, to chętnie tutaj przyjadę, żeby zobaczyć. No a póki co wejdę tam na górę, na te tarasy. No szkoda, że właśnie nie ma wody, to by było fantastyczne miejsce, ale na coś tam... Powinno być tyle co w miejsce. Troszkę wody w jednym baseniku, więc próbuję ten basenik teraz znaleźć, ale nawet nie wiem, czy się uda dzioba zamoczyć tam po prostu. Zobaczymy, któryś tutaj musi mieć troszkę wody. Tak więc tutaj jest źródełko i stąd woda idzie. tutaj, Faktycznie całym tutaj leci, wszędzie tutaj jest woda, płynie. I tam jest kilka takich malusieńkich, naprawdę niedużych, takich baseników. I jest taka właśnie jak w Pamukale, takie ma zabarwienie, po prostu piękne, ładnie tu. I wiecie co, I jesteś sam, to jest najpiękniejsze. teraz zajechało jajkami, wiecie, tak wiaterek powiał. Tym moim żuwim tempem sz, szłam 45 minut z przerwami na robienie zdjęcia. Jeszcze bardziej. Jakby więcej tej wody wyrzuciło. I wiecie co, mam strój i chciałabym po prostu się trochę tutaj popluskać w tej wodzie. Trochę będzie trudno, bo jest tak płytko, ale no, wiecie, no czego się nie robi dla urody. Eee, I odpolę chyba drona, zobaczę jak to wygląda z wysokości, choć nie mam za dużych nadziei e, przy tej widoczności. Ale będę się cieszyć. I co jest tam ktoś podgląda nas? Właśnie w takich miejscach to nigdy nie wiadomo, czy jesteś na pewno sam. Wam. Mówiłam już wam, że woda jest lodowata. Normalnie lodowata. O, dobra woda dla morsów. Jak widzicie morsować, to na pewno jest to bardzo dobre miejsce. O jenie. ale słoneczko wychodzi. O, tak płytko jest wody. Tak płytko. Muszę się odwrócić, żeby być na drugiej stronie. Uwaga. O, No super było, jestem bardzo zadowolona cieszę się, że sobie tam pomoczyłam się I ten teraz sobie spacerkiem wrócę, spakujemy się i jedziemy na jezioro Van to jezioro żeśmy odwiedzili za pierwszym razem jak byliśmy w Turcji i bardzo nam przypadło do gustu tam też jest lecznicza woda po prostu powiem Wam, że w wielu miejscach pływałam, ale tamta woda przejrzystość tej wody to nie równa się żadnemu miejscu, dlatego koniecznie chcę, żebyśmy tam pojechali i spędzili tam dwie czy trzy noce jeżeli nadal tutaj jesteście, no to moi drodzy, wielkie brawa dla Was za wytrwałość to najdłuższy odcinek jaki kiedykolwiek zrobiłam proszę dajcie znać w komentarzach jak to się oglądało łapka w górę i kto jest tutaj po raz pierwszy, koniecznie subskrybujcie. Dajcie też znać znajomym, a może zechcecie wesprzeć kanał. Można zrobić to na różne sposoby. Linki są w opisie. Pozdrawiam ciepło i do następnego odcinka. Właśnie w takich miejscach to nigdy nie wiadomo, czy jesteś na pewno sam. Wczoraj w nocy, jakżeśmy się położyli spać i... No w ogóle właśnie, żeśmy się rozkoszowali Cały wieczór, że takie fajne miejsce Pasterze zgonili te owce Tam do wioski I że będziemy zupełnie sami, I tak fajnie będzie Zrobiliśmy sobie malutkie ognisko em, Pojedliśmy i poszliśmy spać To właśnie Przed samym pójściem spać Jak jeszcze żeśmy smażyli, to przyszedł gościu Jeden z pasterzy tam pogadać No żeśmy się nagadali, że o Jezus e, Potem em, Poszliśmy spać i wiecie, 9.30 bodajże, tyle co, żeśmy przysnęli I ktoś tam gada, coś, co ja się nie wiem, najpierw myślałam, że mi się śni, czy coś Wyskoczyłam z tego namiotu, wyjrzałam I przyszło dwóch gości, coś tam se gadają, coś tam przez translator, który beznadziejnie tłumaczy, słuchajcie Ja nie wiem, w Iranie też często tak mieliśmy że takie głupoty tłumaczy ten translator i tutaj z tureckiego też jakieś ja nie wiem, może oni też mają jakiś dialekt i inaczej mówią, że to tak źle tłumaczy, więc nic nie można było zrozumieć w żadną stronę. No więc na wymianie uśmiechów się skończyło. E, oni coś tam chyba nawet mieli, tak się domyślam, bo e, mieli taki gar, garnek z czymś tam i jakiś termos, to może nam przynieśli jedzenie, bo myśleli, że nie mamy co jeść, więc super miło. Ale dzisiaj rano przyszedł inny gościu i mówi paszporty, paszporty. Ty jak kurczę. Przyszedł tutaj nie wiadomo skąd i nie wiadomo kto i paszporty. I nie chciał się odczepić i potem na, zadzwonił um, przez telefon. Jakiś inny gościu podał nam kogoś, który też nie gadał po angielsku i tylko paszporty, paszporty. noż cholera jasna. I polis mówi, a dobra ci tam kit w ucho, nie? To żeśmy mu podali te paszporty i on sobie zrobił zdjęcie najpierw mu niedźwiedź dał jeden paszport i on zrobił zdjęcie i poszedł ale za chwilę wrócił, że nie, drugi też drugi też, ach, ciut tam ciwoko A, no się nie odczepi. no to wiadomo, że teoretycznie powinieneś nie dawać nikomu, ale tak w praktyce jest, słuchajcie, że co chwilę ktoś Ci robi zdjęcia tych Twoich paszportów i kurczę, nie masz na to wpływu. My nawet promem jak żeśmy przepływali, to robili zdjęcia paszportu. I co, powiesz mu, nie, zrób mi? No to nie wiedziesz, kogo to obchodzi.